Tutaj RZK na wziął, ty rap, tak, tak, dzieciak, słuchaj, tego wszystkiego tu Wszyscy jesteśmy w klicy i nie zmieni się nic zapamięta Zapamiętaj to, zapamiętaj więc to, to, wszędzie to bezpiecznie jest Ale, nie zapomnij nigdy tego, tego wszystkiego i twoje ego Ta, 2010. Tutaj reprezentuje SZK Bo to jest nasza drużyna I zaraz to ją zarapuje I wszystko z siebie Moje pieseki to nie moje ego Bo to jest masz jego, To jest od niego I nie nadawaj tu na nikogo Bo ci palę w zobaczyć Zobaczysz, nie będzie źle A teraz ja kurzysz się na ciebie I zobaczymy Daj Omen, teraz kończycie nagranie, to 12 na przykazanie ziomu! Ej!